A ja leżałam na łóżku i słyszałam czas i wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś się zrobił, a on mówi, przepraszam i później dzwonił w, tele, w, w telefon i spierdolu. a tego nikt nie szuka, kurwa, wszyscy stoją jak chuje, a może leży gdzie? Panie, tak się nie robi. Co pani o tym sądzi? Bardzo źle. Policja z nich ujadła. Ta policja jest szukać chłopa. Nie i tak ciule, kurwa! O! Bo to może pojemu! Gdzie pani powiedzieć bez przeklizania, bo to... Przeklira, bo miasto...